Przy omawianiu warstwowej struktury protokołów sieciowych wspomnieliśmy o dwóch protokołach warstwy transportowej TCP i UDP. Na ekranie zobaczyć można strukturę nagłówka tych protokołów. Tak jak pokazano, są one umieszczane w polu danych pakietu IP, a informacja o tym, że taki nagłówek został tam umieszczony, znajduje się w polu protokół Next Header pakietu IP. W nagłówkach obu tych protokołów znajdują się 16-bitowe numery portów źródłowego i docelowego. Numer portu docelowego pozwala systemowi operacyjnemu zidentyfikować proces, do którego ma zostać dostarczony ten pakiet. Numer portu źródłowego służy do przesłania ewentualnej odpowiedzi i pozwala na taką identyfikację procesu systemowi operacyjnemu po drugiej stronie łącza. Opiera się to na tym, iż program chcąc przyjmować połączenia sieciowe prosi o przydzielenie na ogół jakiegoś konkretnego numeru portu, a chcąc nawiązać takie połączenie też otrzymuje numer portu, na który zostanie przesłana odpowiedź i w oparciu o to system operacyjny wie do kogo ma dostarczać odbierane dane. Oba nagłówki posiadają też sumę kontrolną obejmującą zarówno dane nagłówek tego protokołu, jak też wybrane pola z nagłówka pakietu IP. Dla przypomnienia nagłówek IPv4 zawierał sumę kontrolną obejmującą tylko ten nagłówek bez danych, a IPv6 nie zawierał jej wcale. Nagłówek UDP zawiera jeszcze informacje o długości, jednak jako że jest zawarta także w nagłówku samego IP to jest ona raczej nadmiarowa. Nagłówek TCP zawiera znacznie więcej dodatkowych pól związanych głównie z tworzeniem połączenia i kontrolą poprawności odbioru informacji. Jednak nie będziemy ich tutaj omawiać. Należy natomiast wspomnieć, że celem zapewnienia kontroli przesyłu danych protokół TCP nawiązuje połączenie, czyli występują w nim fazy nawiązywania połączenia, jego trwania, podczas którego oczekiwane jest potwierdzanie odbioru kolejnych porcji danych, inaczej będą wysyłane ponownie oraz zamykania połączenia. Innym protokołem warstwy czwartej jest SCTP dedykowany dla strumieni medialnych czasu rzeczywistego, jednak jest on dość rzadko spotykany. W oparciu o stos TCP IP działa wiele protokołów warstw wyższych, odpowiedzialnych za realizację usług, z których na co dzień korzystamy. Zanim jednak pomówimy o nich, należy poświęcić trochę uwagi protokołom działającym trochę z boku stosunku co do tych protokołów użytkowych, jednak bardzo istotnym z punktu widzenia działania sieci oraz związanymi z nimi narzędziami diagnostycznymi. DNS służy do zamiany nazw domenowych, takich jak np. ciekawi.icm.edu.pl, na numery IP. Z punktu widzenia programisty całą robotę z zamianą takiej nazwy na numer IP robi biblioteka standardowa C, oferująca odpowiednie funkcje. Ze względu na bardzo duże znaczenie systemu DNS warto jednak poznać ten mechanizm w trochę większych szczegółach. Na skutek wywołania takiej funkcji, nasz komputer generuje zapytanie o adres związany z daną nazwą do serwera rozwiązującego nazwy DNS określonego w stosownym pliku konfiguracyjnym. I to ten serwer, nazywany rezolferem, zajmuje się uzyskaniem odpowiedzi na otrzymane pytanie poprzez generowanie zapytań do innych serwerów DNS. DNS jest systemem hierarchicznym, gdzie kolejne poziomy hierarchii rozdzielane są kropkami i w przeciwieństwie na przykład do ścieżek w drzewie katalogów im bardziej w prawo tym wyższy poziom. Dodatkowo na końcu każdej nazwy domenowej znajduje się niezapisywana zazwyczaj kropka oznaczająca korzeń tego systemu. Serwer rozwiązujący nazwy DNS zna adresy IP serwerów obsługujący wspomniany korzeń, czyli tą kropkę na końcu pełnej nazwy domenowej nazywanych root serwerami DNS i wysyła do któregoś z nich zapytanie o rozwiązywaną domenę. Jako że root serwer zna tylko adresy wszystkich serwerów obsługujących domeny najwyższego poziomu i nie jest serwerem rozwijającym, to odpowiada, że daną domenę najwyższego poziomu, w tym wypadku PL, obsługują takie, a nie inne serwery. Wtedy Resolver może zapytać się któregoś z wskazanych w tej odpowiedzi serwerów o tą domenę i tak dalej, aż znajdzie serwer, od którego otrzyma odpowiedź dotyczącą rozwijanej domeny. Odpowiedzią tą może być też informacja, że dany rekord w systemie DNS nie istnieje. Zasadą jest, że serwer obsługujący daną domenę zna adresy wszystkich serwerów obsługujących poddomeny w niej utworzone oraz wszystkie adresy utworzone bezpośrednio w niej, czyli nie przekazane pod obsługę innym serwerom. Dzięki temu może udzielać autorytatywnych odpowiedzi na wszystkie pytania o swoje domeny. Oczywiście resolver, aby zmniejszyć ilość wysyłanych zapytań, skrócić czas odpowiedzi i itd. przechowuje przez pewien czas uzyskane informacje, czyli jeżeli minutę temu właśnie sprawdził kto obsługuje edu.pl to teraz nadal to wie i wie kogo pytać się o uw.edu.pl, bez konieczności przechodzenia wszystkich etapów. Wspomnieliśmy o czymś takim jak typ rekordu. DNS jest rozproszoną hierarchiczną bazą danych, która także dla tej samej nazwy domenowej może przechowywać rekordy różnych typów, a nie tylko mapowanie nazwy na numer IP. Chyba najważniejszym rekordem jest rekord NS, służący do tworzenia tej hierarchii i określający serwer obsługujący daną poddomenę. To właśnie rekord NS związany z domeną PL otrzymał resolver root serwera DNS w rozważanym przykładzie znajdowania adresu związanego z nazwą ciekawi.icm.edu.pl. Jednymi z podstawowych typów rekordów są rekordy A i AAAA związane z mapowaniem nazwy na związany z nią numer IP w przypadku rekordu ANA pv 4 a rekordu AAAA i pv 6 Innymi rekordami, o których warto wspomnieć są MX informujący o serwerach, do których należy kierować pocztę do danej domeny i SRV informujący o serwerach dostarczających konkretne usługi w danej domenie. SRV pełni rolę podobną do MX tyle, że może być używany dla dowolnych usług, a nie tylko poczty, najczęściej wykorzystywany jest w usługach typu VoIP, Instant Message i tym podobnych. Mamy również m.in. rekordy PTR używane w mapowaniu adresów IP na nazwy i rekordy TXT mogące przechowywać dowolne dane. Często używane są do wystawiania jakichś informacji autoryzacyjnych, informacji jakie serwery pocztowe mają prawo wysyłać maile z danej domeny i tym podobnych. Istnieje wiele narzędzi służących odpytywaniu systemu DNS, należy wśród nich wymienić nslookup, Lookup, Host i DIG. Oferują one podobne możliwości, możemy odpytywać o rekord danego typu, możemy zapytanie kierować do konkretnego serwera itd. Szczegóły jak zwykle można sprawdzić w dokumentacji man tych poleceń. Użyjemy polecenia DIG do zasymulowania pracy resolwera próbującego ustalić odpowiedź na pytanie o rekord typu A dla domeny ciekawi i cmedu.pl. Najpierw zapytajmy się naszego resolwera o listę root serwerów, prawdziwy resolver ją po prostu zna. Otrzymaliśmy dość długą listę nazw domenowych root serwerów oraz ich numery IP. Jako, że nie mieści się ona nam na ekranie, to ponówmy to pytanie, przekierowując wyjście do polecenia grep, które wypisze nam tylko pierwsze linie z poszczególnych sekcji. Widzimy teraz, że polecenie to wypisało nam sekcję odpowiedzi, w której otrzymaliśmy informacje o nazwach domenowych root serwerów DNS oraz sekcję dodatkową, w której otrzymaliśmy mapowania tych nazw na adresy IPv4 i IPv6 w postaci rekordów A i AAAA. Następnie symulując pracę resolvera możemy zapytać się któregoś z tych serwerów o to kto obsługuje domenę Także otrzymaliśmy wiele serwerów wraz z ich adresami IP. Zapytajmy się jednego z nich o edu.pl. Złożyło się tak, że otrzymaliśmy tą samą listę co wcześniej. Zatem możemy zapytać się tego serwera o icmedu.pl i dostaliśmy odpowiedź jaki serwer zajmuje się tą domeną. Gdy zapytamy go o NS dla ciekawi icmedu.pl to dostaniemy informację, iż jest to alias dla www.icmedu.pl i należy pytać się o taką domenę. Moglibyśmy zacząć od nowa, ale pamiętamy kto zajmuje się icmedu.pl, więc pytamy go o www. Nie dostajemy odpowiedzi, czyli nie jest to wydelegowana poddomena, zatem pytamy o rekord typu A i otrzymujemy odpowiedź, że jest to IP213.135.59.55. Warto zauważyć, że jeżeli root serwerowi od razu zadalibyśmy pytanie o IP hosta ciekawi i cmedu.pl, to otrzymalibyśmy taką samą odpowiedź jak na pytanie o NS dla domeny.pl. Ten serwer nie pośredniczy w rozwijaniu nazw i odpowiada tylko tym, co sam wie, a on zna tylko nazwy i adresy IP serwerów NS obsługujących domeny najwyższego poziomu. Jednak, jak widzimy, udziela on najlepszej znanej mu odpowiedzi na pytanie, na które nie zna pełnej odpowiedzi. Takie działanie ułatwia tworzenie algorytmu działania serwera rozwijającego, może on pytać root serwera od razu o docelową domenę, jeżeli dostanie odpowiedź typu NS to to samo pytanie wysyła do serwera z tej odpowiedzi i tak dalej. Ogranicza to też ilość wysyłanych zapytań, w naszym wypadku wyeliminowałoby konieczność osobnego pytania o edu.pl i cm.edu.pl oraz pytania o NS dla samego ciekawi i www 2 Czyli zapytania wyglądałyby tak, jak pokazano to teraz na ekranie i to bardziej odpowiada rzeczywistemu działaniu niż nasza wcześniejsza symulacja. Jak można łatwo zaobserwować rozproszoność systemu DNS oraz jego niezależność od struktur routingu IP, nie pozwalają na łatwe ustalenie nazw, które wskazują na dany adres IP. Coś takiego wymagałoby odpytania wszystkich serwerów obsługujących jakieś domeny o to, czy któraś z ich domen przypadkiem nie wskazuje na dany numer IP. Ze względu na ilość serwerów takie podejście jest niewykonalne, jednak uzyskanie takiej informacji może być przydatne i wspomnieliśmy już o rekordach typu PTR używanych do mapowania adresów IP na nazwy. Zatem jakoś jest to robione. Odbywa się to poprzez zapisanie adresu IP w postaci nazwy domeny w jednej z dwóch dedykowanych temu poddomen specjalnej domeny najwyższego poziomu ARPA, której nazwa pochodzi od Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony USA, znanej dziś pod nazwą DARPA. Taka domena z punktu widzenia DNS jest zwykłym jego elementem i również może być delegowana z użyciem rekordów NS do innych serwerów obsługujących dany poziom. Aby móc zachować taką hierarchiczność adres IP musi być zapisany w odwrotnej kolejności niż zwykle. Wynika to z faktu, że w nazwach domenowych szczegółowość rośnie od prawej do lewej, skrajnie po prawej mamy korzeń DNS, a w adresach IP rośnie od lewej do prawej, n bitów od lewej wyznacza prefiks sieci. Przykład zamiany adresów IP na nazwę widzimy na ekranie. Warto zauważyć, że komenda host najpierw zamieniała adres na domenę bezpośrednio z nim związaną w inadr.arpa dla ipv4 lub ip6.arpa dla ipv6 i odpytując DNS o rekord PTR związany z taką domeną uzyskała informację o nazwie serwera. Warto także zauważyć, że poziomami domen dla IPv4 są zapisane dziesiętnie wartości kolejnych bajtów oktetów składających się na adres, a dla IPv6 są to grupy czterech bitów zapisanych jako pojedyncza cyfra heksalna. Rozwiązanie zastosowane dla IPv4 nie pozwala na normalne wydelegowanie obsługi odwrotnego DNS dla sieci o prefiksie dłuższym niż 24, co jest problematyczne. Stosuje się wtedy aliasy typu CNAME. Pomimo funkcjonowania zgodnie z wszystkimi regułami systemu DNS, mechanizm ten bywa określany mianem odwrotnego DNS, gdyż służy do odwrotnej operacji niż typowa dla DNS zamiana nazwy na numer. Kolejnym takim pomocniczym protokołem będącym trochę z boku jest wspomniany już ICMP. Jest on podstawą działania poleceń takich jak PING, które pozwalają nam na sprawdzenie, czy mamy dostęp do wskazanego hosta. Polecenie to wysyła do wskazanego hosta pakiet ICMP echo request i odbiera pakiety echo reply. Służą one właśnie do testowania połączenia, sprawdzania działania zdalnego systemu i tym podobne. Host możemy określić zarówno nazwą domenową, jak też bezpośrednio adresem IP. Jak widzimy na ekranie, PING poinformuje nas o adresie, IP i nazwie hosta, do którego wysyła żądanie echo, co może być istotne, jeżeli podana nazwa rozlija się na kilka adresów oraz o adresach, IP i nazwach hostów, z których dostał odpowiedzi. Nazwy hostów pozyskiwane są w oparciu o zapytania odwrotnego DNS. Uruchomione polecenie PING będzie działało dopóki nie zostanie przerwane np. przy pomocy Ctrl-C, chyba że określimy przy pomocy opcji –C ilość pakietów, które ma wysłać. Jak widzimy, jeżeli jest dostępny adres IPv6 i mamy routing IPv6, to PING będzie domyślnie korzystać z tej wersji protokołu. Wersję możemy wymuszać opcjami -4 bądź -6. Dotyczy to nowszych systemów. Na starszych polecenie PING działało tylko dla wersji 4 IP, a dla wersji 6 funkcjonowało osobne polecenie PING 6. Z przydatnych opcji polecenia ping warto zwrócić uwagę na opcję "-n", która wyłącza zamianę numerów IP na nazwy w oparciu o ref DNS. Jest to szczególnie pomocne, gdy sieć nam nie działa, w związku z czym nie działa nam DNS, a polecenia ping używamy, aby ustalić dlaczego nie działa. Bez tej opcji ping może długo czekać z wypisaniem odpowiedzi, aż nastąpi timeout zapytania DNS, co może prowadzić do wrażenia, że pytany host nie odpowiada na pingi. Kolejnymi poleceniami diagnostycznymi używającymi ICMP są polecenia typu TracePuff, Traceroute i MTR. Wszystkie one służą do ustalenia trasy prowadzącej do wskazanego hosta, czyli wypisania listy routerów, przez które przechodzi pakiet idący do tego hosta. Istnieją różne implementacje tych poleceń, różnią się one między innymi przyjmowanymi opcjami. Większość z nich jednak, podobnie jak PING, przyjmuje opcję "-n", wyłączającą odwrotny DNS. Część z nich także opcje "-4", "-6", wymuszające daną wersję protokołu IP, a niektóre będą miały osobne polecenia dla IPv4 i IPv6, gdzie typowo to drugie ma dodaną cyfrę 6 w nazwie polecenia. Polecenie Traceroute wysyła pakiety UDP z zwiększaną kolejną wartością TTL, aby zobaczyć od jakich routerów otrzyma komunikat ICMP o przekroczeniu TTL lub hop limit, czyli najpierw wysyła z TTL równym 1, potem 2 i tak dalej. Brak odpowiedzi sygnalizowany jest gwiazdką. Jeżeli występuje ona tylko na jednym poziomie, to znaczy, że dany router nie wysyła komunikatów i CMP o przekroczeniu TTL. Natomiast jeżeli od pewnego momentu mamy same gwiazdki, może oznaczać kilka sytuacji. Być może któryś router po drodze blokuje komunikaty i CMP tego typu lub dotarliśmy do hosta docelowego, który po cichu zignorował nasz pakiet, nie zwracając żadnego komunikatu i CMP. Jeżeli host docelowy odpowiada na pingi to możemy ustalić ile routerów mamy do niego, wysyłając do niego pingi z odpowiednim TTL. Jak widzimy na ekranie ping z TTL o wartości 7, pierwszej na której urwał się traceroute, dostał odpowiedź od docelowego hosta, czyli nasz traceroute pokazał całą ścieżkę, tylko host docelowy ignorował po cichu pakiety, których używał traceroute. Gdybyśmy w Traceroute zamiast pakietów UDP używali pakietów ICMP lub TCP, co akurat w wypadku tej wersji tego polecenia wymaga praw ruta, to w tym wypadku od razu dostalibyśmy poprawną ścieżkę, bez gwiazdek. Polecenie MTR działa podobnie tyle, że standardowo korzysta z pakietów ICMP, a wyniki wypisuje na żywo podając także bieżące czasy opóźnień. Omawiając narzędzia pozwalające na diagnozowanie problemów z siecią trzeba także wspomnieć o narzędziach takich jak netcat i Telnet. Netcat jest programem mogącym pełnić funkcję zarówno klienta TCP, czy UDP, jak też serwera. Czyli może on pełnić zarówno funkcję strony nawiązującej połączenie, jak też oczekującej na nie i je odbierającej, w obu podstawowych protokołach warstwy czwartej. Możemy z jego pomocą podłączać się do serwerów różnych usług i testować ich działanie. Możemy też tak jak widać to na ekranie nawiązać połączenie pomiędzy dwoma Netcatami. Występuje on w wielu różnych implementacjach pod nazwami poleceń takimi jak NC, netcat lub NCAT. W roli klienta TCP często używane jest też polecenie Telnet. W diagnozowaniu problemów sieciowych bardzo przydatne jest także podsłuchiwanie komunikacji. Pozwalają na to programy takie jak TCP Dump czy Wireshark. Są one w stanie wypisać informacje o podsłuchanych pakietach bądź nawet ich zawartość. Nasłuch odbywa się na wskazanym interfejsie, istnieje też możliwość filtracji pakietów. W przykładzie pokazanym na ekranie widzimy nasłuch pakietów i CMP związanych z obydwoma wersjami protokołu IP na wszystkich interfejsach opcja Eni. Z najważniejszych opcji TCP dump należy wymienić także minus "-n", wyłączającą zamianę numerów na nazwy, minus "-v", zwiększającą ilość wypisywanych informacji, czy też minus "-a", duże powodującą wypisanie zawartości pakietu jako tekstu. Szczegóły znajdują się w stosownej dokumentacji MAN. Wireshark jest podobnym programem, tyle że korzystającym z graficznego interfejsu użytkownika i wspierającym także dekodowanie dużej ilości protokołów warstw wyższych.